Do ich przygotowania będziemy potrzebowali 140 g mąki jaglanej, 130 g mąki ryżowej, 35 g siemienia lnianego, 370 ml rzącej wody, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 350 ml napoju ryżowego, 750 g jabłek. Do miski wsypujemy siemię lniane. Cukier waniliowy, połowę naszej wrzącej wody i całość miksujemy. W trakcie miksowania dodajemy drugą część wrzącej wody i miksujemy. Dodajemy napój ryżowy. soli, po czym stopniowo dodajemy mokę i jaglano ciągle miksując. Tak samo robimy smoką ryżową. Dodajemy jeszcze proszek do pieczenia. Przy użyciu tarki ścieram nasze jabłka i dodajemy je do wcześniej przygotowanej masy. I całość mieszamy. Z tak przygotowanej masy formujemy nasze rasuchy i smażymy je na rozgrzanym oleju rzepakowym.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 Zapraszam serdecznie.